Thinking about tomorrow more than I ever have before you bring in light to my shadows every day you leave me wanting more Every time you come up in my mind a smile comes across my face Dzień, dobry. Dzień dobry. Jestem Izabela, bardzo mi miło. Miło mi Ewelina. Co Cię Ewelino do mnie sprowadza? Poszukuję idealnej sukni ślubnej. Na kiedy? Na już, dlatego że ślub jest za 2,5 miesiąca. O, czekaj, to rozumiem, że zostawiłaś temat sukni ślubnej na sam koniec? Nie, nie zostawiliśmy tego na sam koniec, ale decyzja była tak spontaniczna, że jak tylko się dowiedziałam, że bierzemy ten ślub, no zaczęłam organizować, ale wiesz, że czasu jest niewiele. No teraz już wiem. Yy, ja jestem gotowa na takie szalone akcje, mam nadzieję, że Ty też. Ja nie mam wyboru. Ale teraz yy, musimy trochę porozmawiać o tym, jak ta suknia ma wyglądać, żebyśmy znalazły szybko tę idealną, konkretnie zaczynamy działać. Zapraszam, Super. chodź ze mną. Suknia na ostatni moment to zdecydowanie nie jest dobry pomysł. Bezpieczny czas, aby rozpocząć poszukiwania sukni ślubnej to co najmniej pół roku przed uroczystością. E, natomiast ja sobie oczywiście pomogę Ewelinie, nigdy nie zostawiamy panien młodych w potrzebie, na pewno do ślubu pójdzie w pięknej sukni. Ewelina, powiedz mi, dlaczego ta decyzja o ślubie jest taka, wiesz, spontaniczna i szybka? Wiesz co, e, zaczęło się w zasadzie od tego, że pojechaliśmy do pięknego miejsca, e, które bardzo nam się spodobało. Ja zawsze marzyłam o ślubie w takim miejscu, właśnie w ślub w plenerze, e, jakieś takie nieoczywiste miejsce, czyli cegła, stara stajnia, coś w tym stylu. No i pojechaliśmy pod Warszawę, znaleźliśmy takie miejsce, e, tak typowo researchowo. E, mm -hmm bo ja jeszcze nie miałam pierścionka zaręczynowego wówczas. się robić bardzo ciekawie. Tak, no i miejsce nam się bardzo spodobało, eee, bardzo miła pani menadżerka mhm. oprowadziła nas, pokazała, no i zapytaliśmy o termin. Tak, e, orientacyjnie, My raczej spodziewaliśmy się, że mniej więcej za dwa lata, mhm. <gry> rok. E, natomiast powiedziała, że jest wolny termin jeszcze w tym roku, e, fajny miesiąc, bo sierpień. Mhm. 19 sierpnia, więc no super, tylko wypada to w czwartek, ale nam to absolutnie nie przeszkadzało, bo przyjęcie ma być małe dla najbliższych, dla przyjaciół, dla rodziny, dla tych osób, z którymi się dobrze czujemy, więc po szybkim przemyśleniu podjęliśmy decyzję, że okej, okay, wchodzimy w to. No ale moment, jak Ty się zgodziłaś na w ogóle termin ślubu bez zaręczyn? Wiesz, u nas te e, zaręczyny były tak naprawdę tylko proformą, bo e, oboje wiedzieliśmy, że to jest to, że się kochamy i że będziemy razem, tak? Więc czy ja mam ten pierścionek i czy Tomasz przede mną klęknął, czy nie, nie stanowiło to dla mnie wielkiej różnicy, więc e, już później po rezerwacji tej sali, no, musiały się te zaręczyny w końcu odbyć. <grym> I, i, I Tomasz miał duży problem, żeby, żeby to jednak zrobić w takiej... Tajemnicy yy, niespodziance, żebym ja jednak była zaskoczona, bo i tak już się wiadomo tego spodziewałam. No, yy, ciekawy człowiek z tego Tomasza. Mój narzeczony jest wspaniały. To prawdziwy mężczyzna i zaraz się wzruszę, bo już chce mi się płakać. Poczekajcie, bo mi się naprawdę chce płakać. Brilliant clouds and brilliant skies about poczekajcie. Nie chcę płakać, bo i on będzie płakał, jak będzie oglądał. Tomek jest jak anioł stróż. On pojawił się w odpowiednim momencie i zmienił moje życie na lepsze. Jak on wygląda? Chcesz zobaczyć? Ty mnie pytasz, czy ja chcę zobaczyć faceta, twojego narzeczonego jasne, że chcę. E, tutaj Czekaj. mam taką fotoksiążkę z naszą historią. O bomba! Świetną opcją jest zrobienie takiej fotoksiążki z historią związku albo z tym czasem przygotowań przedślubnych. Must have jest zrobienie fotoksiążki ze ślubu i wesela. O tym absolutnie nie możecie zapomnieć. No hmm. dobra, to jest, to jest na początku związku, bo takie tak, romantyczne. To są nasze początki. Ech, tutaj jest zdjęcie z naszej um, rocznicy właśnie. Zrobiliśmy sobie takie tatuaże. Przepraszam bardzo, gdzie ja mam mój tatuaż? Jezu, zniknął mój tatuaż? Nie, nie zniknął <głos> Już się przestraszyłam razem. To jest za data. No, to jest data um, Tomasza y, rocznie. A on ma Twój. A on ma mój. To teraz te zaręczyny. Zaręczyny już. Jezu, Ty masz w tej książce wszystko. Tak, to jest taka nasza historia miłości. Ale trzeba. Ja zaręczyny. też robiłem takie książki, zawsze takie robię, regularnie. Najwięcej tam jest naszych takich rodzinnych zdjęć, ale teraz najwięcej jest Kriska mm -hmm. i uważam, że to jest super, bo to jest wiesz coś takiego namacalnego, Dokładnie, że nie trzeba w telefonie, to... tylko można to, to, to pokazać. Pewnie o tym wiecie, że ja u siebie w domu mam kilka już fotoksiążek od Empik Foto i ta moja kolekcja ciągle się rozrasta, no bo co chwilę jest fajna okazja, którą chciałabym utrwalać, no i Wam bardzo też to polecam. Zaręczyny były w miejscu, które jest dla nas w jakiś tam sposób ważne, bo tak naprawdę pojechaliśmy na taki pierwszy nasz wyjazd, na Mazury, ja kocham konie, kocham spływy kajakowe, więc pojechaliśmy na Mazury, no i Tomasz przyciągnął mnie na te zaręczyny do, do tego samego miejsca, do tej samej miejscowości nawet i zaskoczył mnie tak, że bardzo ciężko było na ostatnią chwilę załatwić jazdę konną. Ale udało się to. Instruktorka poprosiła mnie, żebym zamknęła oczy, żebym puściła siodło, żebym jechała luźno na koniu z nogami rozstawionymi na boki. I w tym czasie Tomasz przeskoczył przez płot z kwiatami. Jak pozwoliła mi otworzyć oczy, no to on już, on już czekał no i klęknął. Zaczekaj, że ty nie spadłaś z tego konia, jak to zobaczyłaś? No nie spadłam na szczęście, <głos> <głos> ale koń chciał zjeść bukiet mój, oh, O, nie daliśmy. Nie, bardzo dobrze, trzeba dbać o swoje. <głos> e, tak. <głos> Te zaręczyny faktycznie były wyjątkowe, no spryciulek z tego Tomka, a do tego przystojny? Hmm. Czegoż Ewelina mogłaby chcieć więcej? No dobra, czyli jest tak bardzo romantyczna historia w tle, bardzo szalony, zdecydowany mężczyzna, mało czasu do ślubu. No to teraz do konkretów, jak ma wyglądać ta Twoja wymarzona suknia? Mam tu kilka inspiracji yy, i tak, ślub będzie w stajni. Chciałabym pójść w klimaty boho. Yy, wydaje mi się, że będzie to fajne, ale nie wiem, dlatego jestem u ciebie. I już pokazuję. Gdzie ja mam tę. O, tak wygląda mniej więcej sala. Znam ją. Tak. E no dużo zieleni, ogólnie mam tak. nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Znaczy jest to bardzo przytulna przestrzeń, Tak. pomimo tego, że niby cegła to jest jednak dużo zieleni, dużo drewna, są te przepiękne kryształowe e, żyrandole i tak naprawdę nie wnosząc tam praktycznie żadnej dekoracji, ta sala hmm. już jest urządzona. Tak, Ma robi Ma fajny roboty. styl, naprawdę wspaniały. Dokładnie. A suknie są w takim stylu. Um. O, czyli bardzo różne masz, i tak. ym, szeroki dół, taką, taką księżniczkę, ym, i Jeszcze rybki. tu są rybki czy tam syrenki właśnie, mm -hmm. yy, no koroneczka jakaś, jakieś zdobienia delikatne. Yy. Słuchaj, <laughs> bardzo różne są te suknie. Tutaj po prostu wiesz, y, tak, taki nowoczesny wzór mm -hmm. i cekin. Tak, Bo i prześwitująca, chociaż to troszeczkę tego się troszeczkę boję, yy, mm -hmm. ale jest to intrygujące. Fajne, ja to lubię. Podobają mi się też tutaj takie aplikacje 3D. Okej. Okay. Mhm. Tutaj są jakieś kwiatuszki, widzisz, e, podobają mi się także takie suknie z odkrytymi plecami, gdzieś gdzie e, al, albo odkryte plecy, albo dekolt pewnie, tak? Ale zobacz, ale też tutaj masz takie propozycje z długim rękawem, mhm. myślisz o tym? To będzie e, 19 sierpnia. Wydaje mi się, że troszeczkę chyba okay. może być za gorąco, prawda? Wiesz, to zależy, z jakiej tkanin jest mm -hmm. zrobiony ten rękaw. Jak to jest fajna, naturalna nie wykluczam, e, e, koronka, jest okej. Okay. Natomiast wiesz, czasami dziewczyny mają taki wiesz, pomysł i bardzo silnie się tego trzymają, mm -hmm. że na przykład ja chcę długie rękaw, Dlatego pytam, czy to jest jakby opcja, czy maska. Ja nie mam żadnego pomysłu. To są jakieś takie rzeczy, które już od dawna podobały mi się. Mm -hmm. Widziałam takie inspiracje w internecie. Mm -hmm. No, dzieje się to bardzo szybko, więc. Ja tak naprawdę nie mam jeszcze takiej, wiesz, do końca wizji mhm. i chętnie zdam się na Twoje doświadczenia. Dobra, to ja jeszcze tutaj sobie rzucę okiem. Taka książka pełna inspiracji jest na pewno super pomocna, także to mi się bardzo podoba, że Ty na chwilę przed ślubem masz mało czasu na organizację, ale jesteś tak przygotowana. Super jest ta książka, też korzystam z Epic Foto. Szybko to się robi, łatwo, tak, prawda? Tak. No, dałaś radę. Uwielbiam tego rodzaju fotoksiążki. Taki Dreambook to nie tylko doskonałe źródło inspiracji dla mnie, ale też wspaniała pamiątka dla młodych. Ja mam już pewne pomysły. Chciałabym cię zobaczyć trochę, właśnie tak jak tutaj pokazałaś, w różnych sukniach. Mhm. I spróbujmy tę rybkę, i spróbujmy coś szerszego, i koronkowego, i błyszczącego. No wszystko. <słyski> no dobra, Ewelina, to ja już. No, Trochę pomysłów w głowie. E, jesteś gotowa na tę przygodę? Bardzo, tak? Bardzo. Ale zanim przejdziemy do sukni, też mam do Ciebie takie pytanie. Czy ty myślałaś o jakiejś e, bieliźnie Pod suknię? Albo... To wiem, że to jest ważny element, tak, e, tak mi się <głos> daje, ale nie, przyznam że nie myślałam. Tak skupiłam się na jakby e, sukni, bo to jest dla mnie priorytet, e, ale wiem, że no dobranie bielizny jest mega ważną kwestią, żeby to wszystko współgrało. To ja mam taką propozycję, że rozpoczniemy od y, obejrzenia bielizny, a potem przejdziemy do sukien. Dobrze. Chodź ze mną, zapraszam. Oczywiście priorytetowym tematem jest dla nas wybór sukni ślubnej, ale nie można zapomnieć o odpowiednio dopasowanej bieliźnie. Często to właśnie od niej zależy, jak suknia będzie układała się na naszym ciele. O... <sighs> Odpowiednio dobrana bielizna to jest bardzo, bardzo ważny temat przy sukni ślubnej. Ja zazwyczaj bieliznę dzielę na taką bieliznę techniczną i na taką bieliznę piękną na noc poślubną i wtedy można szaleć z kolorami. Ta bielizna techniczna najlepiej, żeby była albo w kolorze cielistym, albo w kolorze sukni ślubnej, jak na przykład tutaj, to jest taka e, złamana biel, czyli kość słoniowa i większość sukienek jest teraz w takich kolorach, więc ta bielizna będzie idealnie do nich pasowała. Tutaj jest taki dosyć rozbudowany set, bo mamy i stanik z odpinanymi ramionczkami typu bardotka, tu jest bez ramionczek, tu jest z ramionczkami. Tutaj mamy taki stanik, który idealnie się układa kształtowany termicznie, pas do pończoch, figi, dwa rodzaje, mamy stringi i figi, no i oczywiście jeszcze piękne, piękne gorsety. Um, I tutaj zazwyczaj jest tak, że ta bielizna taka techniczna jest zupełnie gładka, natomiast tutaj jest taki set, który jest oprócz tego, że bardzo dobrze trzyma sylwetkę, to jest też ładnie wykończony delikatną koronką, takimi ślicznymi aplikacjami, natomiast przy wyborze takiej bielizny bardzo ważne jest to, żeby ją mierzyć już pod wybraną, potem konkretną suknię, no bo oczywiście ta bielizna musi być do tej sukni dostosowana, jest. do jej głębokości dekoltu, do tego, czy są ramionczka, czy nie ma ramionczek, no i trzeba też sprawdzić, czy na przykład takie aplikacje nie będą w żaden sposób się na sukni odznaczyć. Dokładnie, No mhm. mhm. to już pomyślałam. Ty jaki wolisz rodzaj tej bielizny na dole, takie bardziej zabudowane? Majtki czy? Raczej bardziej wycięte, to zależy pewnie od sukienki, m te mniej zabudowane y są dla mnie lepsze. Mhm. Bo nawet jak są suknie, trochę o tym wspominałaś, o takim przeźroczystym dole, mhm. to jednak one tutaj u góry mają taki rodzaj halki, mini spódniczki, która tutaj wszystko zakrywa. Więc y tak naprawdę nawet jak te majteczki są bardziej wycięte, to nie mamy takiego ryzyka, że gdzieś tam się to odznaczy i ktoś zobaczy, o, w przyszła. <laughs> Także um, tutaj jakby suknie zazwyczaj zabezpieczają ten temat. Um, jeżeli chodzi o pas, taki tutaj wiadomo, no to, to jest rzecz, którą się wybiera zazwyczaj na specjalne okazje. No i na pewno ślub jest takim wyjątkowym momentem i oczywiście większość ślubów jest latem i dziewczyny nie chcą nosić w ogóle żadnych pończoch, ale jak już się decydują mm. na to, no to nie rajdki, tylko pończochy z ładnym pasem, mm, to może być kusząca propozycja. I jeszcze chciałam Ci pokazać, że… Hmm, o tym, co mówiłyśmy, że y, ta bielizna musi być też idealnie dostosowana do modelu sukni. To na przykład, jak pojawia się y, suknia z dużym dekoltem, no to wiadomo, że taka bardotka nie Wycięcie. Dokładnie, to musi pojawić się tutaj wycięcie. Y, mamy też opcje na takie bardziej gładkie majtki, które y, też są fajne pod gładkie suknie. No i niektóre suknie, czasami dziewczyny chcą troszeczkę pomodelować tą bielizną sylwetkę. No i wtedy nawet taki gorset, tutaj mamy taki bardzo delikatny, mm -hmm. jest wierzciulowy, mam wrażenie, że trochę bardziej ozdobny, a tutaj są już takie gorsety, które faktycznie… Modelują. Tak, trochę trzymają to ciałko w ryzach i dziewczyny często też tego oczekują, zwłaszcza przy dużych biustach, albo zobacz, tutaj taka totalnie techniczna. No więc dobrze. Coś dobierzemy do wybranej przez Ciebie sukni, że Tak, na pewno. Musi być suknia, musi być bylizna. my Tutaj wszystko działamy kompleksowo, więc jak jesteś gotowa, e, to ja zobaczę, którą suknię Ci dam mhm. i wtedy odpowiednią bieliznę Dopasuję. Super. To słuchaj, zamykam Cię tutaj, tym już spokojnie się już rozbierać, a ja lecę. Moja pierwsza propozycja dla Eweliny to suknia o kroju księżniczki z gładkim gorsetem oraz trójwymiarowym dołem. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie, premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv to jest y, pierwsza suknia, pierwsza propozycja. Wow. Śliczna. W życiu bym nie pomyślała, że mi dobrze będzie w takim fasonie. Eee, podobają mi się ogólnie na górze takie proste sukienki. Ona jest fajna i eee, ma te 3D... Nie wiem, to są kwiatuszki albo skrzydełki. Aniołka nie, Lys? Lys? aniołka, nie wiem, piękna Lys? aniołka. Śliczna. Jak myślałam, że trochę tą propozycją Ci zaskoczę, bo ona naprawdę nie zaskoczyłaś mnie, bo w życiu bym sama dla siebie takiej nie wybrała, bo myślałabym po prostu, że nie będę w tym dobrze wyglądała. Natomiast. Jak powiedziałaś mi o tym w sensie miejscu, pięknie. które tak jak Ci zaznaczyłam znam, to, to tak sobie wyobraziłam ciebie, yy, wiesz, jakby i w tej stajni, ale też tam na zewnątrz, gdzie jest ta trawa... Szum, drzew. Tak, wiesz, pomyślałam sobie, że jakiś wiaterek, tak. słoneczko, że po prostu w tej sukni będziesz wyglądała tak yy, bardzo yy, zwiewnie, dziewczęco, z takim wdziękiem i że to jest takie naturalne, nie ma tu żadnych świecidełek, ten gorset jest matowy i że to może się pięknie wpisać w tamten klimat. Jest bardzo ładna, naprawdę. No wow, mi zabarło, szczerze mówiąc, dech w piersiach. Nie wiem, co Ci mam powiedzieć, bo nie spodziewałam się zupełnie y, takiej propozycji. Jest śliczna. Pomimo tego, że suknia jest na Ciebie za duża, to mamy tutaj biustonosz, bardotkę bez ramionczek i ona super wypełniła tutaj y, te suknie. I nawet teraz, kiedy ona jeszcze nie leży idealnie, dzięki temu, że masz fajny biustonosz, to figura wygląda bardzo, bardzo ładnie. Yy, także już widać, wiesz, ten kształt, czyli tak. można idealnie sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy ta suknia już będzie dopasowana yy, na Twoją figurę. Ewelino, jeśli chodzi o moją kolejną propozycję dla Ciebie, to chciałabym dać coś zupełnie innego, bo, bo musimy wyczuć, w którym kierunku idziemy, co jest najbardziej mhm. Twoje. No jestem ciekawa. No ja też jestem ciekawa. Dobra, zaraz będzie. Moja kolejna propozycja to suknia kroju rybki, yy, która pięknie się mieni dzięki cekinowej warstwie. Ewelina, druga suknia. Yy. <grymne> wow! <grymne> Przepiękna, jak się mieni, jest no na bogato. Czy Ty się odnalazłaś w tej wersji na bogato? Nie wiem jeszcze, znaczy bardzo mi się podoba, góra jest bardzo strojna, w odróżnieniu do, do tamtej zupełnie inny styl, no ale jest piękna, najbardziej mi się podoba ten kształt ręki. Śliczna. Wydaje mi się, że skłaniałabym się bardziej do takiego kształtu dopasowanego do figury, jak mam porównanie tych dwóch sukienek. Tamta była taka bardziej dziewczęca, ale tutaj była luźno puszczona, tutaj spięta i fajnie też talie robiła, ale ta też jest ładna, bardzo ładna. Tylko zastanawiam się... Czy nie jest jakby na tamto miejsce, do którego mm -hmm. y, się wybieram na ceremonię, mm -hmm. czy nie jest taka bardziej y, zbyt elegancka? Czy, czy sukienka powinna być dopasowana do studoły? Do, do miejsca? Nie, do końca. <laughs> Ważne jest to, żeby wszystko tworzyło ładną całość, ale jakby panna młoda jest takim, wiesz, najważniejszym punktem tej całości. Co nie oznacza, że Ty musisz, wiesz, być jednym z elementów dekoracji, ale bezsprzecznie powinnaś, wiesz, pozostać panną młodą. Na pewno, gdyby ta suknia była jaśniejsza, taka bardziej w kolorze kości słoniowej, to byłaby bardzo mocnym akcentem. Ale przez to, że ona jest waniliowa na dole, to ta kolorystyka, wiesz, ładnie się zgrywa z Twoją em, cerą, z Twoim ciałem, z Twoimi włosami i ta suknia tak mocno od Ciebie nie odstaje, przez co wyglądasz z nią, to jak jedna dobra całość, naturalnie. Współgramy. Tak, I, yy, i wydaje mi się, że pomimo tego, że ona ma ten cekin, to nie jest yy, to suknia, która by nie pasowała do Twojej wizji wesela. Jest przepiękna, na pewno sama bym się bała yy, zdjąć ją z wieszaka i pewnie bym pomyślała, że nie, nie, to jest za bogato mm -hmm. dla mnie, natomiast po założeniu widzę, że jest no nie przytłacza mnie to <śmiech> nie odbiera Ci, pomimo tego, że wiesz, że masz ten cegin, który no, jest na całości słuchni. nie odbiera Ci urody, nie, nie odbiera atencji od Ciebie, od Twojej twarzy, Ym, no i kolorystycznie jest wow. Cudowna. Jezu, przemierzyłaś teraz dwie totalnie różne Dwie totalnie różne i do każdej mówię, że jest piękna, więc naprawdę… <suszy> Ale w której czujesz się bardziej komfortowo? Bardziej yy, jakby kształt yy, tej mi odpowiada. No to jeżeli chodzi o kolejną propozycję, to ja spróbuję tego wypośrodkować, żeby Super. była trochę szersza od tej, a trochę węższa od pierwszej, dobra? Dobra. Czyli spróbujemy teraz takiej delikatnej literki A. Okej, okay. okej? Okay? Dobra. dobra. Dobrze. Moja kolejna propozycja dla Eweliny to suknia o kroju literki A, w której dół wykonany jest z francuskiej koronki, a góra jest bogato zdobiona. Jak teraz? Pięknie. Jest bardzo strojna na górze, ale to w ogóle nie przeszkadza. Mhm. E, ten dół ma taki dość obszerny. Ja przyznam szczerze, że bardziej pewnie wolałabym się w troszeczkę e, mniejszej tutaj formie na dole, ale, ale to też jest śliczna. Jeżeli chodzi o taką objętość dołu, to to jest rzecz, nad którą bez problemu możemy popracować mm -hmm. i część z warstw spokojnie możemy usunąć, ale też ta spódnica może być troszkę mniej tutaj drapowana, dzięki czemu będzie miała mniejszy obwód mm -hmm, i będzie bardziej przylegała do ciała. Także jakby kwestia ułożenia się spódnicy takiego bardziej lejącego, to jest coś, co możemy zrobić. To jest kwestia tego, czy czujesz się dobrze w tej zdobnej górze i czy czujesz się dobrze w tym delikatnym, francuskim koronkowym dole, bo taka właśnie francuska koronka to jest coś, na co bardzo często dziewczyny stawiają, mm -hmm. y, organizując taki ślub trochę w stylu boho, trochę takim rustykalnym, bo te koronki absolutnie do tego nawiązują. Ona jest przepiękna, bo jakby można sobie te warstwy tak… Y mi tutaj operować. No i ja powiem o jej tutaj ogromnej zalecie. Ja tam na tych inspiracjach, inspiracjach mówiłam, że bardzo mi się podobają sukienki z odkrytymi plecami. Jeszcze nie mam pomysłu na fryzurę, jak te plecy ewentualnie można by było wyeksponować, mhm. ale, ale tutaj ten przód mi nie przeszkadza, mimo tego, że jest taki właśnie, jak mówiłaś, bardzo e, bogaty. Mhm. Tak, bogato jest Tak, tutaj są takie aplikacje, które Wszystkie są wyszywane koralikami, mm -hmm. kryształkami, więc one też ładnie odbijają światło. Tak, i mimo tego, że ona jest taka, wydawać by się mogło, obszerna, mm -hmm. bardziej w literkę A, tak, mm -hmm. to jest ten fason, tak. to ona jest leciutka też. Nie jest, przeszkadza. Jest, jest nie faktycznie lekka, bo ma trochę tych warstw, mhm. ale to są warstwy z bardzo delikatnych tkanin. Ma taką jedną warstwę pod spodem, która powoduje, że ona po prostu jest nieprzeźroczysta. Natomiast jakbyś chciała, to ta spodnia warstwa może zostać obcięta. Wiesz. Czyli można by zrobić w ogóle tak, żeby troszeczkę nóżki było widać. Ładnie. Mhm. Widzę, że Cię zaciekawiłam. <laughs> Bardzo, jakby mój faworyt w tym mm -hmm. momencie, dlatego że ma pięknie odkryte plecy zdobione. E, I to, co powiedziałaś, że te warstwy można troszeczkę zmniejszyć, tak. plus zrobić coś, żeby ona była taka bardziej intrygująca sexy, mm -hmm. e, z tym takim, no nie powiedziałabym, prześwitującym, ale pewnie jakimś tam półtakim, pół tak. No to, no to muszę powiedzieć, że chyba m, podobam się sobie w tej sukience. Mam w jeszcze jedną suknię. Mm która też jest hmm, podobnie zdobiona u góry, mhm. natomiast ma dół bez tej koronki, ona jest zupełnie tiulowa na dole i tam też możemy zrobić y, y, tą taką krótką spódniczkę, mhm. że też te nogi będzie widać, hmm, natomiast ona znowu jest z gorsetową górą. Ty w tym pierwszym gorsecie czułaś się komfortowo. Tak, w tej y, 3D mhm. z kwiatuszkami, mhm. tak. Tutaj będzie też gorset, tylko on jest taki w serduszko i ona będzie jaśniejsza, tak jak ta pierwsza suknia w kolorze kości słoniowej. Chcesz jeszcze ją przymierzyć? Możemy spróbować, pewnie. No. Jeżeli uważasz, że może być, może być super, mi się bo spodobać ona jest to... Taka wiesz bardzo delikatna. Jak jeszcze tam obetniemy ten dół, może być super. taka Dobra. chmurka. Super. A na koniec suknia bardzo delikatna, tiulowa z gorsetem w kształcie serduszka. No ta jest zupełnie inna, delikatna, yy, ta kura nie jest taka yy, bardzo strojna, ale ma ładne te koraliki i to serduszko też jest bardzo ładne. się y, o tak y, trzyma jakby przy tańcach, już sobie myślę. Mm, Boże no, ja w tej też bardzo ładnie wyglądam. To prawda Ewelina, to jest y, święta prawda. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o, o kolorystykę, bo ona tutaj ma duże znaczenie, Ty lepiej czujesz się w tej takiej kości słoniowej, czy lepiej jak wchodzi taki beż. złamany beż, wanilia, nudziak, brzuskwinka, w czym Ty się czujesz lepiej? Ta góra bardzo mi się podoba mhm. i w tej górze czuję się ok, ale mhm. ogólnie mhm. Y, w nudziakach się czuję lepiej, tak okay. y, bardziej czuję się y, jakby... Wydaje mi się, że bardziej pasują do mojej cery, mm -hmm. eee, no ale ta też jest bardzo ładna i to jest, to jest taki e, kolor, taki też złamana biel, tak. prawda? No i ta sukienka też jest bardzo lekka chyba, co? Tak, tak. Mm -hmm. Jej to już naprawdę nie czuć eee, i tutaj nawet nie, przeszkadza, eee, nie przeszkadzają te warstwy, nie czuć ich. Jest piękna i, te li, i listki. <słuch> No, no ja jestem po prostu w kropce. <głos> w trudnych sytuacjach często pomaga czas. Tak. Może się coś wyklaruje, prześpię w się z tym tematem. Więc no na przespanie to nie masz czasu, ale faktycznie dam Ci, dam ci moment. Um, bardzo bym chciała, żebyś teraz spotkała się z moimi ekspertami, którzy ustalą, jak powinnaś mhm. wyglądać pod kątem makijażu i włosów. A Ty będziesz jeszcze miałam moment na zastanowienie się. Którym... Która z tych? No. no dobrze, czy ja mogę się jeszcze chwileczkę no pooglądać? Jasno. Ty się oglądaj, zastanawiaj, a za chwilę leć na metamorfozę. Dobra, Dzięki. dziękuję! Ja się czuję delikatnie w kropce, muszę przyznać, bo... Tutaj jest tyle pięknych sukienek i wszystkie nam nie pasują, we wszystkich się sobie podobam, to wiem, że brzmi naprawdę nieskromnie, ale każda coś w sobie ma i coś podkreśla. Ja będę miała bardzo trudny sytuacji, która wydarzyła się w tym programie po raz pierwszy i trochę nawet nie wiem, jak Wam o tym powiedzieć. Ym, na finał tego programu, a tym samym na swój ślub Ewelina wybrała suknię, której wcześniej w programie nie przymierzyła i której w ogóle nie widzieliście. Sytuacja wyglądała tak, że po prostu przechadzając się tutaj u mnie po salonie, zauważyła wiszącą na wieszaku sukienkę i zakochała się w niej. No więc oczywiście pozwoliłam jej ją przymierzyć i powiedziała, że nie ściąga, że to jest ta jedna jedyna i w ogóle nie ma dyskusji. No to jak nie ma dyskusji, to nie ma dyskusji, no. jedyne co mogę Wam powiedzieć, to to, że to będzie naprawdę zaskakujący finał, czekam na niego z niecierpliwością, no i takiego jak uśmiechu Eweliny wcześniej, przy żadnej sukni nie widziała. To jest, to jest ten klimat. Och, Wszystkie były piękne, ale ta... Z efektem wow. Nie wiem, co mam powiedzieć. To wygląda pięknie. Jesteś przekonana, że w tej sukni chcesz iść do ślubu i spędzić ten najważniejszy dzień? Wiesz co? No zaparło mi dech w piersiach, wydaje mi się, że tak, no, że to jest po prostu suknia jakby skrojona na mnie. O czymś takim myślałam. No i się nie zawiodłam, cieszę się, że tu przyszłam też y, bardzo się cieszę, cieszę się, że tak zupełnie spontanicznie to się wszystko potoczyło, ale największą radością dla mnie jest to, że znalazłaś tę suknię, do której masz 100% przekonania. To jest najważniejsze, żeby tą swoją suknię poczuć serduchem i Ty od początku miałaś te emocje, Ciągnęło mnie do niej po prostu jak magnes, <grym> tutaj piękne inne sukienki, a ja ciągle gdzieś tam wzrokiem uciekałam na tą. No ona, ona jest inna niż wszystkie inne, więc no naprawdę, i ta koronka, która jest taka bawełniana, prawda? Taka troszeczkę w stylu boho, ale można ją też podrasować na glamour. No właśnie. Cała Ewelika. Niby boho jednak. Moja droga, wyglądasz wspaniale. Myślę, że jak Twój Tomek Cię zobaczy, to padnie. Ale mam nadzieję, że powstań. Ja też trzymam za niego kciuki bardzo mocno, choć przed nim trudno zadanie. Ee, życzę Wam wspaniałego dnia, pięknego ślubu, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, żebyś była najszczęśliwsza tego dnia i żeby nigdy w życiu już, nie mogę powiedzieć, żeby nigdy w życiu nie było lepiej, żeby było lepiej, ale żeby to był jeden z takich najbardziej wyjątkowych dni. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak no, będzie. Ee, marzenie o pięknej sukni ślubnej się spełniło, jakie masz kolejne marzenia? Wiesz co, ja mam chyba marzenie jak mi z Polonia, żeby wszyscy na świecie byli zdrowi i żeby nie było wojny, więc <śm> e no dużo mam marzeń, dużo mam marzeń, dużo by tutaj opowiadać, ale, ale myślę, że to jest pierwszy krok do realizacji tych marzeń i do nowej drogi życia. To ja na maksa trzymam kciuki, żeby to wszystko coś w Twojej głowie się spełniło, żebyście wkrótce byli szczęśliwą rodziną i tak już na zawsze. Amen! <laughs> dziękuję Ci bardzo! Dziękuję, ja Tobie dziękuję bardzo! Dziękuję! Jeżeli Wy macie ochotę przeżyć taką przygodę jak Ewelina dzisiaj i wyglądać tak olśniewająco jak ona, no to zapraszam Was oczywiście do mojego salonu, do mojego programu. Czekam na Was, Oj, Ewelinka pozdrawia Was, macha Wam i życzę Polecam! <laughs> I zapadam <na> <laughs>